No cześć ekipa. Na wyraźną prośbę Karola zaczynamy 4 minuty wcześniej i oczywiście zaczniemy tutaj od sprawy w Lubinie. Moje województwo, tak nawiasem mówiąc, byłem w Lubinie gdzieś miesiąc temu i nawet odwiedziłem tą, znaczy nie tyle komendę co ulicę pod komendą, Natomiast nie chciałbym tutaj oceniać, kto jest winien, kto jest niewinien, aczkolwiek z medycznego punktu widzenia sprawa dla mnie jest jasna. Dokładnie odwrotnie jasna niż tym ludziom, którzy tam, no nazwijmy to, protestują czy, czy wywołują burdy, i y, natomiast y, y, powinno się raczej już dla świętego spokoju poczekać y, na, sekt, na wy, końcowy wynik sekcji, na y, wynik badań y, toksykologicznych. I y, to, co ten y, człowiek który prawdopodobnie miał jakiś problem narkotykowy. Na co on tutaj smar, Mówię prawdopodobnie, ponieważ nie chciałbym się zniżyć, że tak powiem, do jakiegoś wróżenia z fusów, póki nie będą badania toksykologiczne. Jest to tak zwany Excited Delirium, delirium, delirium Syndrome. No i żeby było jasne, to to jest 2019 roku, czyli na pewno nie zostało napisane, yy, opis, opisane ten przypadek, natomiast jak sobie pójdziesz na stronę Twój dyżur, to dokładnie, yy, jakby to powiedzieć, yy, wszystko jest jakby praktycznie identyczne, prawda? Czyli sam widziałem parę takich przypadków, jeszcze jak byłem czynnym lekarzem i pracowałem w pogotowiu, pracowałem w szpitalu, prawda, czyli z reguły gość dostaje jakiejś takiej nadludzkiej siły, prawda, zaczyna tam wyczyniać różne rzeczy, no i często, gęsto jest zatrzymanie akcji serca i jeżeli niestety nie zostanie mu udzielona pierwsza pomoc i to dosyć specjalistyczna, to w zasadzie pomoc le lekarska, prawda, to może ten człowiek odejść w zaświaty, no można by powiedzieć, nie wiadomo co dla społeczeństwa jest lepsze, żeby odszedł z zaświaty tam do czegoś lepszego, do lepszego świata niż był utrapieniem dla społeczeństwa dalej. Prawda? Także taka jest tutaj moja ocena tej sytuacji, prawda? Mówię to, co Wojtek mówisz sekcja była, sekcja była tutaj, z jakiejś tam gazety jest, że tak powiem, Mogę się pokazać, ale to są tak zwane wstępne wyniki sekcji złok. Zwróć uwagę, że kiedy policja zrobi, no ma jakąś, no nie powiem, że wpadkę, ale jest, jest w jakiejś kryzysowej sytuacji. Z reguły pojawia się jakiś polityk, który, który chce ugrać na tym swoje jakieś tam 5 minut w mediach nagle się okazało, że ten pan miał jakieś wiadomości, prawda, według mnie będące tajemnicą lekarską, kiedy tam się zatrzymało krążenie, kiedy się nie zatrzymało, prawda, i tak dalej, i tak dalej, prawda. Czyli istotą tego excited delirium jest raczej wpływ narkotyku na metabolizm tego człowieka, już świętej pamięci pana Bartka i niestety niech mu ziemia lekką będzie. Natomiast musisz sobie zdawać sprawę, że to co powiedzmy jest w miarę ewidentne z jakiegoś punktu widzenia medycznego yy, czy, sądowy, czy, czy powiedzmy po sekcji sądowej to ciężko wytłumaczyć, jest to zwykłym ludziom, co nastąpiło i od razu są, jest tak zwany lincz medialny, lincz tłumu, psychologia tłumu idzie w kierunku szybkiego znalezienia winnych, najlepiej jeszcze tam, żeby postawić dwie czy trzy szubienice tych policjantów od razu powiesić i, i szeryfi, że tak powiem, byliby zadowoleni. Ale y, ja się tak po prostu y, nie tyle zastanawiam, co chciałbym, żebyś się zastanowił, dlaczego właśnie tak jest, prawda? Dlaczego y, coś się staje, pomimo, że sprawa jeszcze nie jest rozstrzygnięta ani sądowo, ani przez wymiar sprawiedliwości, ani nawet nie ma sekcji takiej pełnej, prawda, z badaniami toksykologicznymi, to już te sądy są wydane, wyroki są wydane, rekiny poczuły krew, tylko rzucić im policjantów na pożarcie. I truizmem tutaj jest takie moje stwierdzenie, że no, jeżeli społeczeństwo ma zaufanie do policji, to efektywność działań tej policji rośnie, ale niestety nie jest to sprawa dana raz na zawsze, nie jest to dane dożywotnia, prawda? I zaufanie zależy od wielu czynników, które niestety są często poza zasięgiem policji, aczkolwiek często część z nich jest pod policyjną kontrolą. I zacznijmy od tego, że policja jest spadkobiercą Milicji Obywatelskiej. Ja swoją młodość spędziłem w czasach, kiedy ta instytucja funkcjonowała i być może, no bądźmy szczerzy, niektóre zachowania tej Milicji Obywatelskiej nie były zbyt demokratyczne na dzisiejsze standardy. Było czasami doraźne wymierzanie prawa, taką krótką ścieżką. Po prostu sam pamiętam, jako młody dzieciak, paliłem fajki, dostałem pod dupie dwa razy lolą i mi, że tak powiem, ochota na różnego rodzaju używki przeszła do końca życia. Bałem się nawet poskarżyć rodzinie, a konkretnie swojemu ojcu czy matce, bo przypuszczam, że dostałbym jeszcze większy, Pierdol niż, niż od tych milicjantów i no, ale niestety mówię, bezkarność z tego powodu u policjantów była, nawet było policjant, przepraszam, milicjanta nazywało się panem władzą, prawda? Paradoksalnie efekty pracy, mówię o rozwiązanych sprawach, o wykrytych sprawach, o złapaniu sprawców, były dużo lepsze niż teraz, prawda? Czyli przykładowo, sąsiad mój kupił kradziony piasek. Za pół godziny milicjant już przyjechał i Zarówno po dupie dostał, mandat dostał ten, co kupił, jak ten, co sprzedał. Wykrywalność naprawdę była duża. Inny sąsiad wyniósł farbę z zakładu pracy i tylko się zdążył tam komuś pochwalić, a za godzinę już policjant, że tak powiem, go nakrył. I yy, yy, niestety... Dzisiejsza policja jest również instytucją kontrolującą obywatela z pozycji siły i część obywateli ma, nazwijmy to, uprzywilejowaną taką pozycję, a to głównie z pozycji różnego rodzaju układów, na przykład bycia w partii rządzącej, no, czasami ktoś ma policjanta w rodzinie lub układy są jakiekolwiek. Inne. i wierz mi, żebym ja stanął na głowie, to mojego domu nigdy i nie wiadomo, jakie zagrożenie by wobec mnie było, to mojego domu nigdy nie będzie pilnowało 50 policjantów, jak pewnej willi na bożu. No i powstaje u człowieka taki żal, prawda, no tamtego mogą pilnować, mnie nie mogą pilnować, prawda. I, I część społeczeństwa właśnie czuje się dyskryminowana, a szczególnie dyskryminowani są ci, którzy mają po prostu, czy mieli jakiś konflikt z prawem lub są to jacyś osobnicy aspołeczni, prawda? Czyli nie za bardzo wierzę, że bandyta wróci zresocjalizowany i będzie kochał swojego dzielnicowego, który go do więzienia wsadził. Powiem więcej, nawet spotkałem się z przypadkami, kiedy policjant już na emeryturze poszedł popracować w ochronie tam na Biedronce, czy w jakimś innym Lidlu no i dostał wpierdol od swojego byłego tam powiedzmy no nie powiem delikwenta, którego gdzieś tam złapał, ale wtedy był policjantem. Druga sprawa, czy kolejna, to że zaufanie do policji nie może być rozpatrywane osobno od zaufania do władzy, od, dla tych, od zaufania do tych, którzy w chwili obecnej rządzą. I powiedzmy, za komuny, tak jak ja byłem, takie rządy mało demokratyczne ochoczo się wspierają policją, czy milicją, czy innymi służbami, aby wprowadzić jedyny, słuszny porządek. Milicja czy policja jest wtedy policją polityczną, przy okazji łapania bandytów niszczy się tych, co, co rządowi nie są przychylni, prawda? I wielu obywateli, no ja, ja na przykład tak, i to nie za bardzo wierzę tym rządzącym. Zarówno poprzednia ekipa, jak i ta ekipa, jak i jeszcze przed, przed, poprzednia ekipa łamie obietnice wyborcze. Konflikty są po prostu żenujące. Wszystko tylko, żeby się do tego żłobu dorwać, prawda? Natomiast policjant, być może taki jak ty, musi często egzekwować niepopularne prawo. No ja już nie mówię tu o prawie drogowym, ponieważ nawet ja miałem kontakt z policją i tam mnie zatrzymano tam za jakieś wykroczenia drogowe, ale większość z was i być może i ty też miało jakiś kontakt, który zakończył się mandatem, i tutaj się ciężko z tego mandatu, czy zaparkowanie, czy za to, czy za tamto wyśmigać. Natomiast jeżeli jednak padłeś ofiarą przestępstwa takiego prawdziwego, no to bądźmy szczerzy, sprawcę rzadko się udaje złapać. Ja świadkowałem w paru sprawach, sam też byłem ofiarą takich przestępstw i włamania i ten no nie ma, no... no. Być może, że tak powiem, jakby im, im tego bandziora przyprowadził, no to raz tylko się zdarzyło, że tego bandytę złapali. I nastawienie tych ludzi, obywateli do policji może być także związane z tym, że większość ludzi uważa, że policja jest bezkarna, prawda, czyli Ochrona człowieka, takiego jak ja, to jest bardziej deklaratywna, prawda, a tak naprawdę niewiele się dzieje, niewiele się robi, żeby ta ochrona przed bandziorami była faktyczna. I tak jak Ci powiedziałem, ludzie uważają, że policjanci są wyłączeni spod prawa. Pamiętam, że przecież niedawno jakieś jakaś tam była demonstracja chyba na Dzień Kobiet, czy na coś i tam tą posłankę poczęstował gazem dosłownie po gębie i jakoś nie słyszałem, żeby ten policjant coś za to odpowiedział, prawda? Ale też widać inną rzecz, że jak jest politycznie słuszna demonstracja, no to nawet jeżeli ci ludzie rozrabiają, to nic się wobec nich nie robi, albo przynajmniej udaje się, że się robi, czyli wobec słabych jesteśmy silni, prawda, a wobec silnych udajemy, że coś robimy, prawda. I yy, ludzie też uważają, że przestępstwa czy jakieś wykroczenia popełniane przez policję są zamiatane pod dywan, nikt tak naprawdę nie ponosi konsekwencji. I weźmy przykład Pana Igora Stachowiaka, też świętej pamięci i w zasadzie bardzo podobny przypadek, prawda? Pan pod wpływem jakichś dziwnych środków, niestety excited delir delirium, no i policjanci popełnili tylko ten błąd, że go wzięli na, na, na komendę i poczęstowali go jeszcze paralizatorem, co mogło przyspieszyć ten proces, że tak powiem, narkotyki plus paralizator. No i człowiek odszedł w zaświaty, a przy okazji padli ofiarą jakichś rozgrywek, ponieważ taśmy z tych, tych yy, kamerek wypłynęły. No i w zasadzie w tej chwili obaj panowie, czy ilu ich tam nie było, siedzą, a bycie policjantem w więzieniu po stronie penitencjariuszy, to jest po prostu chyba coś równoznacznego z kapusiem, prawda? I wspomnę jakieś inne żale ludzi do policji, czyli yy, powiedzmy niekompetencja, jest to niezdolność do zapobiegania przestępstwom lub postawienia winnych przed wymiarem sprawiedliwości, łapówkarstwo, być może już takiego łapówkarstwa u nas nie ma jak kiedyś, ale no cały, Od czasu do czasu się zdarza, szczególnie w drogówce, czasem to są jakieś tam sprawy przetargowe czy inne, wymuszenia, też gdzieś czytałem, że policjanci przy okazji, że tak powiem zajmowali się ochroną tam czegoś tam, dyskryminacja ze względu tam na różne rzeczy. No więcej o takiej dyskryminacji mogą powiedzieć mniejszości narodowe, cyganie czy tam jakieś inne rasy, prawda. Natomiast no, taka bardziej dyskryminacja nam powszechna jest to, że bogatemu się bykocieli, zawsze bogatemu wszystko uchodzi na sucho, nic się nie staje ludziom z partii rządzącej, a nam biednym, że tak powiem, zewsząd nędza. Brak spójności w działaniu, nadużycie siły w celu wymuszenia zeznań itp. Brutalność, prawda? Natomiast chciałbym Ci tu jeszcze tak pokazać, jak już jestem, znalazłem takie dwa wideo, a mianowicie jedno wideo pokazuje tutaj przykładową brutalność pozycji, po, przepraszam nie pozycji, tylko policji, prawda? I zobacz, jak tutaj ten policjant, no przynajmniej on został aresztowany po, po rzuceniu skutego człowieka, czyli skutego więźnia w więzieniu, prawda? Czyli zobaczmy, jak to sobie wygląda. Czyli przypuszczam, że ten, ten zielony coś tam próbował zaprotestować, no, nieszczęście dlatego, że ten został nagrany, prawda? Dobra, i tutaj pokażę Ci jeszcze drugi przypadek wpływu narkotyków niestety na, na ludzi. I, I tutaj policjant, y, że tak powiem, zajęli jakiś samochód, gdzie były narkotyki, był fentanyl i od samego wdychania tych oparów ten człowiek day, mało nie zszedł, prawda? Ale zwróć uwagę, że y, policjanci amerykańscy mogą używać tak zwanego naloksonu, czyli preparatu, który przerywa działanie środków opioidowych. I puszczę Ci to dosłownie tam parę sekund. Zobaczysz wszystko z kamerki takiej, kamerki, którą miał na sobie. O. Kokaina i fentano. Zwróćcie uwagę na tego gościa. I nagle widać po prostu od samego wdychania narkotyku odleciał, prawda? I to też było parę dni temu, 5 sierpnia wideo, no, człowiek został uratowany. Także bardziej Ci to pokazałem, żeby udowodnić moją tezę, że narkotyki robią różne dziwne rzeczy, nie tylko z narkomanami, ale i ze zdrowymi ludźmi. Wydawałoby się, że kawał chłopa, normalny człowiek, tylko troszeczkę aerozolu powdychał z fentanylu i mało co nie szedł z tego świata. Także przechodzimy z powrotem na czata troszeczkę tam pogadamy, jakaś dyskusja. Cześć Łosiu. No i jeżeli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, to chętnie wysłucham, prawda? Borys. Ludzie nie lubią policji, dlatego że w ludziach wytwarza się mechanizm obronny, kiedy ktoś im mówi, co mają robić kiedy się zaczyna myśleć, co ten policjant pierdoli, ja wiem lepiej. No poniekąd tak jest, yy, taka przekora wśród ludzi, szczególnie tej części społeczeństwa, która chce udowodnić, że jest mądrzejsza od policjanta, prawda. Yy, mówię, mnie, yy, pomimo że yy, czasów młodzieńczych. Miałem jakieś, nazwijmy to, konflikty z władzą, wtedy z milicją obywatelską. Nie lubiłem ich, ale jakoś tak potem trochę dojrzałem, wydoroślałem. Wydaje mi się, że oni bardzo solidnie robili swoją robotę, nie tylko tą polityczną, ale tą także przeciwko bandyterce i Gdzieś, początkiem lat 90. poznałem byłego nadkomisarza, znaczy wtedy to jeszcze był, poli, mili, znaczy zaczął jako milicjant, potem był kilka lat w policji odszedł jako nadkomisarz, opowiedział mi troszeczkę historii, jak nie mając takich środków technicznych jak obecnie, nie mając żadnych tam typowania genetycznego, prawda? Przykładowo mieli tylko na przykład grupę krwi, czy tam jakieś bardzo kiepskie tam badania chemiczne, prawda, biochemiczne, a mimo wszystko potrafili złapać bandziorów zwykłymi, prostymi metodami, prawda. No, Ale to były czasy, kiedy bandzior niestety się troszeczkę bał policjanta, gdzie nie było problemu z donosicielami, prawda. Sami ludzie donosili, a jeżeli nie, to że tak powiem, bandziory same donosiły na bandziorów. Wszystko się niestety zmieniło w latach 90., kiedy przyszła demokracja, prawda? Wojtek Prałat wyszło, że chłopak nie miał uszkodzonej krtani. No, no, raczej nie miał, prawda. Natomiast mówię, mechanizm tutaj śmierci był nieco inny prawdopodobnie, czyli to excited, excited delirium, czyli po prostu jakaś taka śmierć biochemiczna, prawda. Coś się w jego organizmie z metabolizmem stało i ten człowiek odszedł za światy, na, Przypuszczam, że gdyby nie to, że ci policjanci, no zostali wezwani i, i, i mieli nieszczęście być koło tego człowieka, to w tej chwili będą przez to mieli problemy. To nie jest tak, nie jest tak, nie tak jest, policja wśród społeczeństwa jest widziana tylko wyłącznie jako ziomy do wpierniczania mandatów, zabierania prawka, tłumienia legalnych pochodów i bycia ponad prawem. Tak, tutaj niestety masz rację. Wina tutaj jest trochę rządzących, bo no ludzie widzą, że jedne pochody są zabezpieczane inaczej niż drugie pochody, prawda? A jeżeli ktoś doświadczy włamania, kradzieży, wandalizmu i innych poważniejszych spraw, to do kogo wtedy? Do tych lepszych policjantów, prawda? Y Ktoś, y, ciężki kawałek chleba, policjant funkcjonuje między młotem a kowadłem, nagonka społeczeństwa, presja przełożonych, najbardziej niewdzięczna, trudna służba, wiecznie osądzana. Y, też masz rację ktoś i problem się zrobił jeszcze inny, że kiedyś przynajmniej y, przełożeni starali się policjantowi pomóc, a nie zdziwiłbym się, gdyby tych paru chłopaków zostało rzucone jako kozły ofiarne, żeby tłum się zadowolił, prawda, ich zwłokami. Natomiast ktoś tam wyżej, że tak powiem, miał spokój z głowy, znaczy miał, miał że tak powiem, święty spokój. Czy będzie można zadzwonić do pana? Tak, będziemy dzwonili na samym końcu. Wojtek, chociaż rodzina domaga się, aby sekcję przeprowadziła prokuratura krajowa. Każdy, kto widział sekcję, dobrze wie, że każda następna sekcja to już nie jest tą prawdziwą sekcją, ponieważ organy tegoż to człowieka zostały poharatane. Po, po no siłą rzeczy muszą być pobrzane wycinki po, poci, pocięte, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Także to, to są typowe zagrywki pod publiczkę. Yy, po to, żeby zrobić troszeczkę szumu yy, koło tego. No niestety yy, jeżeli yy, z tego co widzę znalazł się już jakiś prawnik, Yy, wiadomo, że jeżeli w jakiś sposób będzie udowodniona wina policji, można starać się odszkodowania, a gdzie nie, nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, prawda? Borys, panie Darko, czy jak ktoś będzie odpowiadał na Mulkim samą prawdę, to mogą go uwalić za to, że jestem zbyt prawomówny? No, najpierw trzeba umieć odpowiadać Borys samą prawdę. Łosiu, nie rzucą ich na pożarcie, szczególnie, że tam była policjantka, prawda. No, no miejmy Łosiu taką nadzieję, prawda. Natomiast mówię, widziałem już różne rzeczy i nie wiem jaki stopień ci funkcjonariusze prezentują, czy to są podoficerowie, czy, czy czy, czy może jacyś aspiranci, czy coś tam. Natomiast mówię, yy, nawet jeżeli wyjdą z tego, nie, yy, zostaną uniewinnieni, w co głęboko wierzę, to obawiam się, że co się, co, co im krwi napsują, to to napsują. Zaczyna się, ponieważ tam zostali wezwani jacyś ratownicy, to zacznie się szukanie winnych, prawda. Rzekomo ratownicy stwierdzili, że człowiek nie żył, nie podjęli akcji re reanimacyjnej, prawda. Yy, yy, policja twierdzi, że jednak... Yy, ten człowiek został przekazany z jakimiś funkcjami życiowymi, prawda? Czyli jeżeli został przekazany z funkcjami życiowymi, oddechem, jakimś tam chociaż szczątkowym i jakimś tętnem, to czemu ratownicy nic nie zrobili, prawda? Mówię bardzo teoretycznie, bo nie znam sytuacji, ale jeżeli ratownicy go jakoś tam przywrócili, że tak powiem, do życia, to czemu w szpitalu, prawda? Tam nic nie robili. No zacznie się grzebanie po papierach i być może kto ma lepsze papiery, ten wyjdzie z tego, że tak powiem, cało, prawda? Wojtek, w Poznaniu, w KWP jest bardzo wymagający nadkomisarz w dziale doboru. Bez handla, nie oszukujmy się, bo ci, co biorą narkotyki i mają z tym problem, to są jedną nogą po tamtej stronie. Nie boli, że nikt w mediach nie porusza tematów samych narkotyków, tylko czepiają się policji bez handla media. Idą po najmniejszej linii oporu. Niestety są trochę jak te hieny, którym nie darmo nawet media kiedyś miały swoją nagrodę hiena roku, prawda. Zależy im tylko, żeby nie, nie o to chodzi, żeby napisać prawdę, czy jakąś tam w miarę obiektywne artykuły, tylko żeby to było pod gust pod gust tłumu, prawda? Tłum osądził, niech tłum jeszcze ma trochę chleba, trochę igrzysk. No i tyle, prawda? Także raz tylko w życiu udzieliłem wywiadu odnośnie Multiego i niestety, yy, znaczy dobrze, że go udzieliłem, bo zobaczyłem że ten dziennikarz tak naprawdę zrobił wywiad z jakiś najmniej istotnych moich wywodów, prawda? Nie to, co było esencją Multiego, nie to, co było intencją mojej wypowiedzi, a to, co mu pasowało do artykułu i od tej pory odmawiam różnym TVN-om, odmawiam różnym... Innym telewizjom, odmawiam w różnym dziennikarzom, ponieważ wiem, że nie mam żadnego wpływu na to, co ja co oni przekażą z mojej wypowiedzi. Prawda jest taka, że oni potrzebują tylko twarzy, żeby wepchać mi w gębę, tam jakieś swoje mądrości, a ja żebym był robił niby za eksperta i był tym liściem figowym, prawda? a oni mieli, że tak powiem, rzekomo rozmawiali z ekspertem. Mateusz, panie Darku, mam pytanie, jestem już na końcu rekrutacji, czekam na poświadczenie bezpieczeństwa, powie mi pan coś o tym, ile się czeka? Jak ktoś wie, niech powie Mateuszowi, nie, nie jestem ekspertem tutaj od poświadczeń bezpieczeństwa. Stanisław Michałkiewicz, panie Darku, Wala Konika, Pana żonę, mam nadzieję, że się Pan nie obrazi. No Stasiu, jedenaste przykazanie mówi nie podniecaj się na nadaremno, prawda? Myślę, myślę, że jeżeli chciałbyś se tam powalić konika, to yy, jakbyś wy, wybecelował parę złotych, to jest jakiś Pornhub, prawda? Są jakieś tam lesbian, girls, także... Coś fajniejszego, prawda? Ale mówię, jeżeli masz rzeczywiście kobyłę taką narowistą, jak Bartek Z Lubina, to życzę ci yy, powodzenia. Yy, wiadomo, dlaczego ten chłopak rzucał butelkami w dom mieszkalny, czy nic o tym nie mówili? Gość był w stanie ostrej psychozy, prawda? Po narkotykowej. No i tyle. I, i to był jego problem, że tak naprawdę on był nietomny, on nie wiedział, co się z nim dzieje. No. Yy, Dawid, można prosić o jakieś podpowiedzi do MS-u? Panie Darku, ma pan jakieś zdanie co do naboru w Olsztynie, czy idzie sprawnie czasowo? Yy, dokładnie, dokładnie nie wiem, prawda? No, no aż tak nie znam, że tak powiem, tych, moich wszystkich komend. Dobra, jeżeli mówię, ktoś chce pogadać, to tutaj daję, daję numer telefonu. Miło byłoby, gdybyśmy się skupili na dzisiejszym temacie, czyli problemów policji i ze społeczeństwem. O, jest. No, witam, witam. Witam, panie Darku. Słyszysz mnie? Tak, tak, słyszę, słyszę. No to wal, jak masz jakieś pytanie, to... Szczególnie yy, znaczy ogólnie, panie Darku, chciałem tutaj tak panu i kolegom tutaj, yy, z czata i koleżankom troszkę zrelacjonować, jeśli jak to wygląda tutaj w Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu. Aha, aha. Yy, no co, no... Najbardziej, m, że tak powiem, pan nadkomisarz że tak powiem po ludzku, ostry. Trzeba bardzo uważać, co się mówi, jak się człowiek ubierze, bo już na samej, samym początku, na tym samym teście wiedzy, jak usiedliśmy, bardzo zwracał uwagę na to, jak jesteśmy ubrani. Pytał po prostu o wszystko, bo wydaje że każdego po kolei tutaj, do, gdzie, do jakiej jednostki się stara. Ktoś tam odpowiedział że do Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. On tak na niego spojrzał i powiedział, o, to chcesz mi pracę odebrać. Stwierdził, że w ogóle policja tutaj, jeśli chodzi o jakieś braki tutaj w ludziach, nie narzeka, tylko po prostu oni potrzebują tylko i wyłącznie do prewencji, jeśli chodzi o właśnie zabezpieczenie takich imprez, czy tam demonstracji. Więc jeśli ktoś chce się dostać do jakiejkolwiek jednostki w komendzie tutaj w Wielkopolsce, to, że tak powiem, nie ma szans. Tak to pan komisarz stwierdził. Znaczy on musi postraszyć trochę, wiesz, bo czasami on nawet sprawdza twoją reakcję, prawda? Yy, podam ci inny przykład. Jeżeli spotykasz tam jakąś panienkę po raz pierwszy, to yy, raczej nie mówisz, że jesteś bogatym ziomem, chyba, że szukasz blachary, prawda? Że, nie jeste, że jesteś bogatym ziomem, yy, że, że masz tam Porsche i coś tego, tylko raczej przedstawiasz się jako gościu, który nie ma kasy, biedniejszy i wtedy... Jeżeli cię ktoś kocha, prawda, tak naprawdę, to, no to on pójdzie za tobą, a dopiero się potem mile rozczaruje, że jest jakaś kasa. Natomiast to, on są, robi tą samą taktykę, prawda, że chce cię trochę zniechęcić, chce dać ci trochę do przemyśleń, no bo y, ci, którzy uwierzą w to, że, tak, że... że y, nie, że potrzebują tylko do tej prewencji, no to oczywiście no, na początku wiadomo, że nie pójdziesz tam na wojewódzkiego czy tam na jakiegoś powiatowego, ale no, każdy zaczynał od prewencji, prawda? No jasne, oczywiście. Z tym, że mówię, no uczulam tutaj kolegów, koleżanki, bo, bo przyszło kilka chłopaków w wersowych spodniach, to już naprawdę, że tak powiem brzydko, przepraszam bardzo, dostali taką zjebę na początku, że e, zapamięta ich e, na rozmowie, na wyjedzie zorganizowanym. E, też poszło tam o telefony, bo ktoś tam po wyjściu zaraz z tego egzaminu, z testu wiedzy, telefony wyjął. Też oczywiście była już e, tutaj, że tak powiem, ostra sytuacja i, i wiem, że na pewno pan komisarz napisał kto, kto i jak tam używał telefon, czy tam jak był ubrany więc on już na pewno będzie pamiętał o tym. No ludzie przychodzą różniej, powiem panu. Tak z mojej takiej obserwacji bardzo dużo młodych ludzi. To jest wiek poniżej 20 roku życia a czasami, że nawet większość tych osób. Także no niektórzy moim zdaniem nie wiem, nie wiem czego szukają, czy czy wrażeń, czy, czy po prostu tak naprawdę poważnie o tym wszystkim myślą. Znaczy najgorsi są tacy, to szukają kolejnej pracy, prawda? Myśli, że to tak Hmm. Ale, ale, wie pan co, no bardzo mało osób w ogóle przygotowuje się na test sprawnościowy, bo było nas bodajże tam ogólnie trzy tury w ten dzień, my byliśmy w tej ostatniej, w trzeciej i powiem panu, że było nas chyba piętnastu, z czego pięciu chłopa oblało, nie? I to nie były dziewczyny, tylko do i faceci. I też nie jacyś, nie jacyś grubi, nie jacyś wielcy, po prostu normalny gościu i, i nie zmieścił się w czasie, bo po prostu czegoś tam nie zrobił na, na tej sprawności Także pięć osób już miało wylot, nie? samym samym początku. Znaczy może i dobrze, że wylecieli, bo jakby się mieli potem męczyć, męczyć, że tak powiem, na WF-ie już na szkole, prawda? I ten, to... Wie pan co, mam tutaj właśnie takie pytanie odnośnie, zapamiętałem sobie jedno pytanie z tego testu wiedzy i jego tego pytania nie ma, yy, nawet z tej strony niebiescy.pl, jak chyba no. to dobrze kojarzę, jest taka stronka. Yy, tam jest chyba tylko i wyłącznie o, o to, czy policjant może wziąć na badanie krwi yy, yy, i tutaj było właśnie odwrotne troszkę pytanie, czy, ZOS, czy bez zgody tutaj badanego może wziąć na badanie moczu, czy coś takiego. Jeśli chodzi o złapanie tam kierowcy pod wpływem alkoholu. I chodziło właśnie o badanie moczu, nie, nie o badanie krwi. Nie? I też było takie pytanie na tym. No mi się wydaje, że, że może, bo to, ale to tak naprawdę trzeba by sięgnąć do kodeksu drogowego i ustawy o kierujących pojazdach, znaczy chyba kodeks drogowy. No, to, bo tego, to... tego pytania właśnie nie ma w tym niebiescy. Nie? Tego pytania Słuchaj, nie ma. W ogóle... yy, dokładnie tego paragrafu z kodeksu nie pamiętam, ale no weź logicznie, prawda? Na tej zasadzie to każdy by mógł odmówić. Yy... Te, tego badania al alkomatem, prawda, czy pobrania krwi potem w szpitalu, no. rozumiesz, to, to że, że, że to nie jest, że zgadzać to się możesz, znaczy oczywiście niech mnie ktoś poprawi, jeżeli ktoś wie lepiej i już jest w czy coś, natomiast wydaje mi się, że no taką, tutaj nie masz za dużego wyboru jako kierowca, prawda, Czyli przykładowo, łapie mnie ktoś, no, y, czyli policjant dr drogówki i ja odmawiam dmuchania, no to on musi mnie, bierze mnie za dupę i wjeżdża tam do jakiegoś szpitala, prawda? O, tutaj Łosi odpowiedział, nie można wziąć na mocz jedynie krew. Czyli, czyli, o, czyli jeżeli mają na przykład podejrzenie, bo to może chodzi głównie o narkotyki, prawda? Jeżeli mają podejrzenie, no to yy, chyba są jakieś takie, co pobierają gdzieś tutaj ze śliny czy z czegoś, prawda, ale no dokładnie nie wiem. Ale, ale taka a propos jeszcze tego, co pan mówił tutaj, że yy, tutaj chciał troszkę postraszyć pan yy, że że mamy się starać i tak dalej. Z tego, co tutaj właśnie nam opowiadał, mówi, że tutaj na wrześniu w ogóle nie ma, nie ma szans o przyjęcie już we wrześniu, tylko będzie nabór w listopadzie, bo jeszcze ogólnie 70 osób w kolejce, które czekają na badanie, badanie komisji lekarską, przez ten COVID troszkę tam przedłużyła, w Poznaniu badają tylko wtorki i czwartki, także 70 osób jeszcze czeka, tych, co zdali już w ogóle egzaminy, czeka na, na, na komisję lekarską, także... Ogólnie chyba bakatów jest tam 170, z tego co mówił. Także no, w tak sytuacji to wygląda w Poznaniu, nie? W tej chwili. No tak, tak. Słuchaj, no to wszystko zależy po prostu od tego, czy mają kasę na etaty, prawda? Na, na, na ten. kasę już pewnie rozdali w jakichś tam premiach, nie? Bo też tak mogli zrobić, nie? Że no możliwe, wiesz. Prostu... A, a nie znam aż... Bo słuchaj, no... Etat to jest po prostu, to są pieniądze, które idą za człowiekiem, prawda? I jeżeli te pieniądze zostały przepierdolone, tak mówię, no, że zapłacone powiedzmy nadgodziny tym policjantom, którzy coś tam odsłużyli, no to już tej kasy nie ma, prawda? Czyli dopiero tam przy jakimś tam no, następnym etapie budżetu czy czegoś, to rzucą kasy, no to wtedy cyk, tych wezmą. No i no i tyle, ale, ale mówię, aż tak, aż tak po prostu nie jestem pewien odnośnie. Kiedy tam wezmą, czy nie wezmą, bo, bo nie mam takiej wiedzy, prawda? To, to, to jasne, jasne. Oni sami prawdopodobnie nie wiedzą, wiesz. Yy, yy, sami prawdopodobnie nie wiedzą co tak naprawdę będzie, bo budżet państwa jest rozpierdolony, prawda? I, by to powiedzieć, pod koniec roku tam z reguły jakieś tam podatki, podatki są ściągane, no to są podatki, a jeszcze zawsze pod koniec roku budżetowego policja musi, wyda policja musi wydać kasę, prawda, czyli jak wydaje kasę, no to na pewno się jakaś kasa znajdzie na, na tych nowo przyjmowanych. No, i, no, i tak no to ja... jest jedna sprawa, tym bardziej, że w, chyba w marcu tam mają trzynastki, później chyba w, w maju czy tam w kwietniu mają też chyba jakąś tam mądrówkę wypłacaną. Tak, Powiem ci tak, yy, na, na wypłaty nie. zawsze starcza, prawda? Mówię no o wypłacie tak. podstawowej, bo premie to już niekoniecznie. Premie możesz dostać z 85 zł brutto, prawda? No, no, no, no, no. Znaczy, Panie Darku, tak, ja już tu za bardzo nie chcę przedłużać, mhm. żeby tutaj nie zajmować czasu. Chcę do, chciałbym tutaj koleżanką, kolegą, jeśli ktoś tam do Komendy Wojewódzkiej wybiera się w Poznaniu tutaj, radziłbym ogólnie na samym początku, jeśli już w ogóle ktoś zaczyna, idzie na ten pierwszy test, żeby po prostu przygotował się już, bo mi się wydaje, że ten pan nadkomisarz w ogóle chce, on zapamiętuje bardzo dobrze ludzi na pewno, którzy przychodzą bo to już nie, nie jest to, co było kiedyś, bo ja już... A jeżeli nie zapiszę, to nie zapamięta, wiesz? Ja ci, ja ci A, powiem... Twarzy, wie, wie pan, co mi się wydaje, że z twarzy tak, bo on już w ogóle na pierwszej takiej, pierwszym takim mieliśmy w ogóle przed tym testem taką godzinę rozmowę z nim. on chodził jak nauczyciel, prawda, i już tam wypytywał, dlaczego do tej policji, kto chce iść, do, gdzie się stara i tak dalej. Już mi się wydaje, że on próbował wyczuć... A powiedz mi, kto, kto na multi to... miałeś kobietę, czy, czy, czy faceta? Ja miałem, ja w, wiem, że był, jak ja byłem wtedy pierwszy raz, pięć lat temu, nie wiem, czy tam coś się zmieniło. Wiem, że była taka, brzydko mówiąc, ruda pani jedna i był jeden pan w okularach, także y -hmm. widziałem tylko dwóch psychologów tam. Wiem, że na pewno jest taka ruda pani. A teraz tego, kogo miałeś? Ja teraz miałem taką panią czarną, nie wiem, nie kojarzę, w ogóle pierwszy raz ją widziałem. Tak, Ale młodsza, wiem, młodsza, starsza? Średnia, w takim średnim wieku, w średnim wieku można powiedzieć była, nie? Y -y -y -y. Także no ale. Ale, ale pozytywnie ten mu multi oceniasz, tak powtórzyło się to, to co tam szkolimy na pewno, się. na pewno na pewno to był troszkę inny niż to, co było 5 lat temu. Wydaje mi się, że nie było takiego, no nie wiem czy zależy jak trafiłem na to, bo może ktoś trafił na kogoś innego, ale wydawało mi się, że nie było takiego naporu. Nie było czuć takiego naporu od osoby, która, może tak powiem, wypytywała, tak? Dlaczego do tej policji, jakie są wady, zalety. Mm -hmm. e, no nie wiem, no wydawało mi się, że to troszkę tak bardziej było, w, że człowiek czuł się tak psychicznie bardziej otwarty tak na to wszystko. I można było, że tak powiem, człowiek się nie stresował przy tej rozmowie, jak to było kiedyś, prawda? Także myślę, że oni też troszkę spuścili z tonu, jeśli chodzi w ogóle o, o rekrutację. Znaczy bo, to o, o, słuchaj, bo, no może... prawda jest taka, no, była psia grypa, czy niebieska grypa, jak ją nazwać, dodali po 500. przyszła inflacja, no ja już nie mówię, małpka, 15 złotych, prawda? oczywiście policjanci nie piją, ale, ale no, jest, jest po prostu drożyzna. No. No, czyli to, tak pan tutaj w tych hangoutach swoich wszystkich mówił, tutaj najlepiej po prostu przygotować się na takie trzy podstawowe pytania. Tak? Jakie, dlaczego chcę do tej policji? Jakie są moje wady zalety? I jakie mam predzyspozycje? Bo to były trzy pytania, które na pewno padną, na pewno padną na rozmowie z psychologiem, tak, więc... No tak, no bo to no. jest, jeżeli ja kogoś zatrudniam, to ja chcę wiedzieć, dlaczego ty chcesz do mojej firmy, prawda, co możesz do tej firmy wnieść, prawda, czy, czy... co możesz spierdolić, no i... A wie pan, jak jest, większość ludzi odpowiada, bo, bo kasa, bo budżetówka i tak dalej, prawda? A no kasa tutaj... Wydaje, dobrze... to, no, Czyli to, to nie jest najważniejsze, prawda, znaczy bo nie, wie pan co, ja powiem panu tak... Jako kolejny argument tak, ale nie jako pierwszy. Tak, jasne, bo wie pan co, ja panu mówię tak, ja mam dobrą pracę, nie narzekam, ale pewnie zawsze jakoś ta policja była, prawda, bo... Ja od samego takiego dzieciaka, mój ojciec był komendantem policji i zawsze przy posturunku miał, przy domu był posturunek policji, on tylko schodził na dół miał, miał tutaj posterunek. Ja miałem bardzo dużo kontaktu z jego podwładnymi policjantami, on zawsze przychodził do domu. Jak człowiek był taki mały knypek, prawda, miał 5-6 lat, zobaczył pejdanki, zobaczył broń, to po prostu się cały cząsł, tak? Ja też mówię, no byłem wychowany właśnie w takich że tak powiem, policyjnych warunkach, tak? Że no tutaj to jest stacja, tutaj yy, tato pozwoli mi w ogóle kiedyś jak był Sylwester, oni no, nie, czy mieli te nie wiem, czy pan, na pewno pan pamięta, no, prawda? P-64 mieli pewnie. Żoły. Tak, tak, tak, tak. I zawsze na, na Sylwestrach chodziliśmy, wychodziliśmy, to masz tutaj Wojtek, pod moją opieką, możesz sobie tam strzelić raz do góry, nie? Więc to... No, ja, wie pan co, ja zawsze, ojciec był takim katalizatorem zawsze, że to mnie zawsze napędzało do tego, żeby kurczę, zawsze chciałem to robić i... i znaczy wiecie, ojciec no, był w Korpusie chorążych, czy oficerów, czy... czy... Y, tata, y, ojciec był... Czy aspirantów w naszym... Oficerów, oficer, oficer, oficerów starszych. No to kurczę, oficerów to starszych. mam nadzieję, że zrobisz mu tą przyjemność, prawda? Y, no tata już na emeryturze już, prawda? już. No ja wiem, ale... Raz, bo... Ale, ale, no, tata był podwisor w grupie, od starszych, tak. Więc, bo, bo, bo ty no, należysz do tej mojej grupy, prawda? Przypomnij mi się. Yy... Wie pan co? No nie, nie. W tej chwili chciałem, chciałem, właśnie, chciałem kilka lat temu, z tym, że teraz chyba już pan tam nie ma miejsca, prawda? No, to spokojnie tam. Ja się tylko pytam, dobra, już wszystko kojarzę. Do, dobra. Nic się nie zamartwiaj, pozdrów ojca, prawda? Pozdrowie. Wszystkiego mam dobrego, nadzieję, panie że... no. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo że, za rozmowę. Trzymaj się i do następnego, Cześć. do następnego razu. Cześć. Słuchajcie, ja mam tylko do tych, co są tutaj policjantami na czacie, już policjantami. Powiedzcie mi tak, z takiego waszego ludzkiego punktu widzenia, co sądzicie o tym całym zdarzeniu w Lubinie, prawda? No według mnie, mówię, klasyczna sytuacja, nie obrażając oczywiście świętej pamięci tego człowieka, ale tak, jeżeli sobie mogę pospekulować, przychodzą do naprutego zioma, Coś się wydarza, niezależnego w ogóle od, od tych interweniujących i niestety wszyscy mają problem, prawda. Tutaj, jeżeli, jeżeli chcesz, to jeszcze, to są, to są jakieś oficjalne, że tak powiem, oficjalne, oficjalny komunikat KWP we Wrocławiu, prawda, czyli Znowu szósta rano, prawda, agresywny, pobudzony, miał rzucać kamieniami, prawda. Matka tutaj wtedy, kiedy dzwoniła, to jednak się do narkotyków syna przyznała. Teraz już zmienia nieco zdanie, prawda. No i stało się to, co się stało, prawda. Dobra, kochani. Lecimy dalej. Hmm. Roki, moim zdaniem, działania policji były adekwatne do sytuacji, ponieważ osoba jest pana, więc z takimi zero tolerancji. Ciekawi mnie jedno, kiedy została wezwana jakaś pomoc medyczna, prawda? Kiedy ci policjanci zorientowali się, że oprócz tego, że no, gościa trzeba obezwładnić, to trzeba mu udzielić jakiejś pomocy medycznej, także, także może to mieć jakieś znaczenie w, przy dalszym, obrozie, przy dalszym jakimś postępie tej sprawy. Karol, czy ktoś wie jaka jest walność w Radomiu? Ja nie wiem za bardzo. Andrzej Andrzejewski, no trochę niepolitycznie tutaj żeś odpowiedział Andrzej, ale w pewnym sensie masz rację, prawda? Wojtek, sytuacja z Lublina, dwa lata temu Superłoś w Lubinie interwencja jakichś setki coś nie stykło, jedynie co można im zarzucić to brak sprawnego opanowania zatrzymanego ale to tak jest jak się nie trenuje na macie i Siłowni no coś w tym jest jednak, że policjant powinien być troszeczkę bardziej wysportowany i troszeczkę bardziej napakowany niż niż bandzior, prawda niż, niż ten, któremu Wobec którego będą interweniowali. Być może dlatego przynajmniej w Katowicach do niedawno, do niedawna nie chcieli przyjmować w ogóle kobiet. Łosiu, skojarzyli ich brak kompetencji, więc ludzie skojarzyli ich brak kompetencji z celowym działaniem na uszkodzenia zatrzymanego, fikołek intelektualny, ale po prostu proste umysły łyknął. No niestety tłum ma tendencję do bardzo szybkiego oceniania sytuacji, szybko znajduje winnych i przynajmniej w tej mojej grupie elitarnej zachęcam do jakiegoś indywidualnego myślenia, nawet jeżeli to indywidualne myślenie ma być, że tak powiem, trochę kontrowersyjne w stosunku do mojego, ale niestety takie zbiorowe myślenie kończy się tym, czym się kończy. Joanna, czy jest pan w stanie zaprezentować swoją muskulaturę? Widać, że poświęca pan dużo czasu na treningi i musi być pan kozakiem z poważaniem. Znaczy nie wiem, do kogo Joanna, her, pijesz. No. Ja jestem nie, że jestem policjantem i nie, nie, nie jestem policjantem, tylko lekarzem i, i niestety no nie mam żadnej muskulatury i raczej nie będę brał w interwencjach policyjnych, prawda? Także jeżeli, jeżeli chce ktokolwiek się porównywać do mojej muskulatury, to że tak powiem, będzie to największa, najgłupsza rzecz, którą zrobi. Yy, roki, katosy się nie patyczkują, Czaplic, mi się wydaje, że ten gość szedł przed jakąś niewydolność krążeniowo-oddechową spowodowaną przydawkowaniem, sekcja wykaże. No, tu, dokładnie mi się też tak wydaje, Mówię, takich przypadków widziałem kilka na izbie przyjęć szpitala wojskowego, czy innych tam pogotowi, w których pracowałem, pracowałem jeszcze jako młodszy lekarz jest to po prostu tak zwany Excited Delirium Syndrom. Niestety takie rzeczy się zdarzają, prawda? Takie rzeczy się zdarzają i radzę, radzę doczytać o, tym, o, tej, o tej chorobie, nazwijmy to, bo inaczej tego nie można nazwać w stosunku do naszych osób uzależnionych. Dostał jakiegoś odpału, no i tyle. Wojtek, panie doktorze, jedno pytanie. Czy komisja w Poznaniu jest bardzo trudna do przejścia? Wie pan co? Na no, spokojnie Wojtek, jeżeli tylko zdrowie Ci dopisuje, to przejdziesz bez najmniejszych problemów. Słuchajcie kochani, powiem tak, na tym w sumie będę kończył, jeżeli już oglądasz w powtórce, zachęcam do jakiegoś swojego zdania ale swojego zdania, a nie zdania, które, które media uważają, że powinieneś tam yy, zaprezentować. Zapraszam do komentarza, do tego wideo. No i do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, że zrobimy tam jakiś follow-up za jakiś czas. No i na razie na tym koniec. Także bye-bye, cześć i oczywiście zapisujcie się tutaj jeszcze do Discorda, kolega Roki. ja jeszcze to skopiuję na sam koniec, kolega Roki dał link so, jest tam parę, parę symulatorów, także możesz zupełnie za darmo skorzystać z tego co moja elitarna grupa Rafał Vlog w Krakowie ostatnio nowy pan komendant zaczyna mieć problem, by przyjmować kobiety do służby w garnizonie. No niestety, tak to czasami bywa. Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu.